Witam serdecznie wszystkich Państwa na manifestacji miłości. Zamanifestujemy wspólnie miłość i szczęście, by piękna, prawdziwa miłość zawitała do nas. W tę noc nowiu księżycowego przyciągamy i manifestujemy wszystko, czego pragniemy. Proszę usiąść, rozluźnić się, zapomnieć o smutkach dnia codziennego i powtarzać za mną te słowa. Jestem miłością, manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie. Ludzie czują moją miłość. Ja czuję moją miłość. Jestem wdzięczna za miłość. Jestem prawdziwą miłością. Jestem miłością.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 Miłość manifestuje mnie, jestem miłością, manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie, jestem miłością, manifestuję miłość. Miłość manifestuje mnie. The best of the you